you are eating and I will sing for you W dzisiejszym odcinku powiem wam o paru rzeczach, których powinniście nie jeść na Filipinach ale również o paru, które powinniście spróbować right. So what's your name? My name is Bef Ok, so that's why it's Bef Chi family your partner is Chi <laughs> Sizzling to takie danie, które powstało przy amerykańskiej bazie Clark Air Base, w której Amerykanie jedli bardzo dużo wieprzowiny. I w związku z tym sprzedawali tanie, świńskie głowy. A tam znajduje się filipiński przysmak, czyli uszy świńskie. Sizzling to właśnie jedna z rzeczy, której musicie spróbować tutaj na Filipinach. Ciekawe, czy będzie mi to smakowało, bo same dobre rzeczy o tym finger chili. Dobra, moje kubki smakowe nie są przyzwyczajone do y <clears throat> jedzenia ostrych rzeczy, a to jest ostre, ale takie dobre. No, stanowczo, to jest drugie danie, które powinniście tutaj zjeść na Filipinach. Pierwsze, chicken adobo. Drugie, pork sizzling. Jemy, a teraz już. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie ludzie są tak przyjaźni. Kurzy stupki. Temat brzmi słabo. Dzisiaj spróbujemy kurzych stópek. Here. It's gonna be sweet. Yeah. Ja się naprawdę boję tych kurzych stópek, bo nie wiem czy tam radę to przełknąć. A? Się. Kurze stópki, no jest ok, skórka jest bardzo fajna, więc polecam, ale tak na drugi raz to wolę na świzgę. Tak, kurze stópki są wow, nie wyglądają apetycznie, nie wiem czy drugi raz chciałbym je zjeść, ale jak już obryźcie trochę tego mięsa z tej kości, to smakuje to jak dobry kurczak. Przede wszystkim. Jollibee to miejsce, w którym nie dostaniecie noża. Można wziąć łyżkę i widelec. Koszt tego posiłku, który widzieliście przed chwilą, to 11 zł. Jollibee. Coś, co bije na łeb i szyję McDonalda na Filipinach. Coś, co kochają Filipińczycy. Ja dałbym 3 punkty na 10. What's that, trims? Rum. Rum for W można zamówić sobie pancajki Zjemy kaopat A kaopat to tak naprawdę kurczak albo pork w sezamie Czyli świnka z mango Ale również z pastą z krewetek, których ja za bardzo nie lubię Ale tutaj są naprawdę, naprawdę dobre Wow. To naprawdę jest numer jeden Dla mnie sto danie to jest coś co musicie absolutnie spróbować będąc na Filipinach Jak ten kaopat? Bomba Najlepszy co? No i lepszy jest, po prostu niesamowity. Balut. Jedno z dań, których nie byłem w stanie nawet dla Was zjeść, jest to kacze piskle, które rozwija się w jajku przez 21 dni. I spożywa się je w formie mięsno-białkowej. Nie jest to ani jajecznica, ani tak naprawdę kaczka, bo piskle nie jest rozwinięte i spożywa się je w formie rozbijanego jajka, i zjada razem z kośćmi, dziobem i białkiem, które otacza świeży zarodek. Dobra, jest parę dań, które chciałbym tutaj przetestować na Filipinach, między innymi chicken adobo. Chicken adobo. Dlatego, że to tylko się będzie na Słuchajcie, specjalnie dla was, prosto z Filipin. największa ryba. Zasubskrybowałeś? zasubskrybowałaś? Jak nie, to to jest ten moment, żeby to zrobić. Już? Dzwoneczek, żeby informował Was o nowych odcinkach. W komentarzu napiszcie, co myśleliście o tym odcinku. I do zobaczenia za tydzień.